Czy Chrystus wprowadza rozdwojenie? Przychodząc w swoim Słowie, pokazuje rozdwojenie w człowieku. Pokazuje podział, który w nas jest, niezdecydowanie, rozdarcie wewnętrzne. Do czego prowadzi rozdwojenie w człowieku? Do chęci użycia siły, do presji wobec drugiego do przemocy. Chcieli go nawet pojmać. A równocześnie widzimy, że człowiek rozdwojony, rozdarty w sobie, nie do końca mający jasność pewnych spraw, które dzieją się w nim, jest osobą słabą, a nawet tchórzliwą. Zabiera głos, jest zdecydowany, wie, czego chce. Lecz gdy trzeba przełożyć deklarację na wykonanie. Nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Osoby wewnętrznie rozdwojone, podzielone, tworzą koalicję z podobnymi sobie. Równocześnie będąc w takim stanie ducha, można odczuwać czyjąś niezwykłość, niepowtarzalność. Możemy doświadczać chwili, w których jesteśmy pod wrażeniem słów Jezusa, będąc wewnętrznie rozdartymi, podzielonymi. Kim byli ci, którzy odkryli niezwykłe piękno w tym, co mówił Jezus? Byli strażnikami. Nie byli to przywódcy duchowi narodu, ludzie wykształceni w Pismach Świętych. Posiadali umiejętność, Spontanicznego reagowania na wielkość drugiego człowieka w tym, co mówi, Umieć zobaczyć wielkość drugiego, choćby przeciw niemu było wielu. Zobaczyć i uznać wielkość drugiego człowieka, choćby podziw dla niego był niekorzystny w oczach innych. W słowach, które mówimy, jest zapisana nasza wielkość lub małość. Jest nasz strach lub odwaga, pogłębiające się rozdwojenie wewnętrzne lub zwiastun zapowiadający powrót równowagi i łagodności. Może warto odpowiedzieć na pytanie, czy i wy daliście się zwieść? W życiu człowieka nie jest najważniejsze to, kto pyta, lecz o co pyta. Podobnie nie jest tak ważne, kto mówi, lecz co mówi. Czy komuś dałem się zwieść? Gdy na to pozwolimy, możemy popaść w rozdwojenie. Faryzeusze, którzy wypowiadali szybkie sądy, wyrażali swoje oceny, w które nie wolno było wątpić. Czyż nie są żałośni? Zwiedzeni przez swój lęk, przez strach o własne znaczenie w oczach innych. Pojawił się ktoś, kto przemawia tak, jak nikt inny dotąd nie przemawiał. Jest w tym bardzo dobry, odnosi sukces, inni idą za nim, są zachwyceni. Dla faryzeuszów ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Trzeba atakować, uznali. Czy szpycha nie jest podstawą, źródłem powstającego w człowieku rozdwojenia? Czy troska o pokorę nie powinna być podstawowym postanowieniem dla mnie tego czasu Wielkiego Postu? aby doszło do jedności z Bogiem i ludźmi?